Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty wybór sekretarza sesji. Punkt piąty przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 35 piątej sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wy wykonania uchwał podjętych na 35 piątej sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy interpelacje radnych. Punkt ósmy odpowiedź na interpelacje. Punkt dziewiąty omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy. Punkt jedenasty informacja o stanie oświaty na terenie gminy. Punkt 12. informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Punkt 13. informacja przewodniczącego rady gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt czternasty informacja wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt piętnasty dyskusja. Punkt szesnasty projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 36 przez 194 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Podpunkt drugi. Uchwała nr 36 przez 195 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Punkt trzeci.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 przez 2021 w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2025. Podpunkt 6. Uchwała nr 36 przez 199 przez 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podpunkt 7. Uchwała nr 36 przez 200 przez 2021 w sprawie obniżenia średniej oceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2022 roku.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 Podpunkt 12. Uchwała nr 36 przez 205 przez 2021 zmieniająca uchwałę nr 28 przez 153 przez 2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy Jeziora Wielkie dotychczasowym udzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Punkt 17. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 18. O odpowiedzi na zapytania. Punkt 19. Zakończenie sesji. Chciałbym powitać dwóch radnych, który, którzy przybyli, a więc jest nas dwunastu teraz. Punkt pierwszy mamy zrealizowany. Podpunkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję porządek obrad został przyjęty jednomyślnie jednogłośnie. Podpunkt trzeci zatwierdzenie kworum na dzisiejszej sesji jest 12 radnych. A więc z, z, z, rada jest warta podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty wybór sekretarza sesji na sekretarza sesji proponuje panią. Haninę Płaścińską przyjmuje pani. Dziękuję uprzejmie. Podpunkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 28 września 2021 roku. Stwierdzam, że podpunkt 1. Protokół z 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 7 stron maszynopisu i 6 załączników. Punkt drugi. Protokół nie, za, nie zawiera swojej treści usterek, zastrzeżeń względem niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało po, powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu, wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem wniosku? O przyjęcie protokołu z 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Pod punkt 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych na 35. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 28 września 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwały przedstawia się następująco. Uchwała nr 35 przez 193 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt siódmy. Interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na interpelację. Może bym poprosił Pana Prezesa o przeczytanie odpowiedzi na interpelację tutaj Pana Jurka. Dziękuję Panie Przewodniczący. W odpowiedzi na pismo numer 0711 14 dnia 2021 z dnia 29 września 2021 poniżej... Zamieszczam odpowiedzi na pytania zawarte w wyżej wymienionym piśmie. <coughs> Podpunkt pierwszy Z dniem 21 września 2021 roku woda na terenie Godnarko-Plańskim do ostatnich uzdatnienia wody w wielkich, dzięki czemu aktualnie dostarczana jest woda dobrej jakości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja o przekierowaniu na teren dosyłu wody zców w Jeziorach Wielkich została podjęta z uwagi na podwyższone wyniki parametrów żelaza, manganu i amoniak, e, jon amonowy, to jest. co prawdopodobnie miało wpływ na nieprzyjemny zapach i smak wody ciepłej użytkowanej przez mieszkańców. W uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Mogilnie prowadzone są czynności naprawcze polegające na, na napowietrzeniu wody surowej oraz intensywnym pukaniu żwirków odzielarzaczy, pierwszego stopnia filtracji i dezynfekcji rurociągu wewnętrznych na stacji uzdatniania wody w Kościeżkach. Po wykonaniu wyżej wymienionych czyn czynności zostaną pobrane próby wody pitnej i przekazane do laboratorium w PWiK w Koninie celem stwierdzenia prawidłowej jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podpunkt drugi, załączniki sprawozdania z badań to były przekazane do gminy, nie mam tutaj przy sobie, to były trzy, trzy badania wody w Hydrofor Sówkościeżki i na dwóch punktach w mieszkaniach prywatnych. Podpunkt trzeci Awaria dosta w dostawie wody na terenie Nadgoplańskim spowodowana była zawieszeniem sondy na hydroforze stacji uzdatniania wody w Kościeżkach, co spowodowało zanik ciśnienia wody w sieci wodociągowej na tym terenie. Zawieszenie sondy wynikało z nadmiernego odłożenia się na niej żelaza, co przyczyniło się do zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej. Punkt czwarty. Zakup i montaż pompy wraz z całym sprzętem niezbędnym do prawidłowego działania studni wiąże się z wysokimi kosztami, to jest około 100 tys zł, które mogłyby zostać pokryte przez Gminę Jeziora Wielkie z dofinansowaniem celowego na to zadanie. Piąte. Remont hydroforni w Kościeżkach nie był remontem kapitalnym, ponieważ obejmował jedynie wymianę filtrów wraz ze żwirkami filtracyjnymi oraz wymianem areatorów napowietrzających. Aby remont można było uznać za kapitalny, powinny zostać zakupione także nowe hydrofory wraz z infrastrukturą wodociągową lub zbiornik zewnętrzny na wodę wraz z pompami i niezbędnym oprzyrządowaniem, na które nie mieliśmy wystarczających środków. W studni nie były prowadzone żadne prace naprawcze. Po wykonanym remoncie SUV pobrane zostały próby wody pitnej i dostarczone do badań do PWiK w Koninie z dnia 3 lipca 2020 roku w załączeniu. Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań i przekazaniu ich do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Mogilnie decyzją nr 548 łamanej na 2020 Państwowa Inspekcja Sanitarna w Mogilnie z dniem 16 lipca 2020 roku, która stwierdziła przydatność wody do spożycia stacja uzdatniania wody w Kościeczkach została podobnie uruchomiona. Wykonana inwestycja zaplanowana była przez Gminny Zakład Utrzymania Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich wykonana w pierwszym miesiącu istnienia spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka ZO. Dziękuję. Jakieś pytania są? To postaram się odpowiedzieć. Dziękuję odpowiedź. Szanowny panie kierowniku czy prezesie. Dzień dzisiaj jest 28 o 29 września. Stacja uzdatniania wody w kocieżkach jest nieczynna, tak? wcześniej. No z tego wyczytałem tutaj. Ze względu na roboty na pracę. 21. Tak. I co dalej w tym temacie? Tutaj pan pisze, awaria była spowodowana. Pan wójt powiedział, że to było występ takie jednorazowe pęknięcie rury. To nie było pęknięcie rury gdzieś panie... na trasie. Tylko po prostu zawieszeniem sądy. Tak, z tego co słuchałem pana, co pan mówił na sesji Panie Radny. Bo pan powiedział o sądzie w studni głębinowej. Nie, to nie jest studni głębinowej, tylko na hydroforach się zawiesiły sądy i dlatego powstało takie na napowietrzenie większe, które zerwanie poszło i dlatego brudno Rozumiem. Sąda mogła się zawiesić. No, ale sądy trzeba po prostu czyścić i tak dalej. Tak jest. To jest normalne. Prawda? Jest normalne. Zgodzi pan się z tym? Tak. Na, tak. na dzień dzisiejszy to powiem, że no, mamy mały problem ze stacją uzdatniania w kościeżkach. No, nie tylko mały, bo widzę tutaj zakup montaż pomp. No, wyszczególniona suma jest 100 tysięcy złotych, no przesadził pan tutaj z tą sumą. Średnia pompa przy takiej jakości, jaką kupujecie, to kosztuje około 20 tysięcy złotych, to nie tylko sama, nie jest tylko sama ja pompa. Ja tylko mówię o pompie w tej chwili, Rozumiem Ale się, samą pompą nic nie zrobiłem. Ja panie wiem, robię. ale ja powiedziałem o pompie. Tak, pompa o no, 20 tysięcy Bo dalej pan mówi, że to nie był remont kapitalny. jest studnia 68 roku, ile przypomina. przypominam. Wszystkie odwierty, jeden i drugi. Dlaczego przez ten czas nie był uruchomiony? Drugi odwiert zapasowy. Panie radny, ja nie mam tu... pretensji do Pana, do poprzedników. Panie Wójcie, dlaczego to po prostu nie zdaje egzaminu? Tylko dostarczacie wody z, z sieci po prostu kompletnej. Ja dopowiem tyle jeszcze, że na dzień dzisiejszy prowadzimy badania z tej jednej studni. i Będziemy odpompowywać drugą że do, w celu do przebadania tej wody jakości. I nie ukrywam, że prawdopodobnie przyłączymy jak będzie dobra woda z tej drugiej studni, a ja tą wyłączymy bo jest na razie mały problem. Także szanowni państwo radni, panie wójcie, proszę zagwarantować środki i uruchomić drugą studnię jako rezerwową. Automatycznie wyłącza się jedna, wskakuje druga i woda jest dostarczana, a nie ktoś po prostu swoimi mikami potem jeździ, szuka wody po terenie ościennych gmin. Żeby taka sytuacja więcej się nie powtórzyła. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Panie radny, <śmiech> Na razie nie wiemy, czy to cokolwiek zmieni, bo te, te ujęcia są tak blisko siebie na tej samej głębokości, czyli z jednego źródła, że nie wiadomo, czy w ogóle jakikolwiek efekt będzie osiągnięty. Więc nie mamy żadnej gwarancji, że uzbrojenie drugiej studni nam cokolwiek dwa na, da. Najpierw musimy zbadać wodę, jeżeli okaże się, że ta woda jest rzeczywiście lepszej jakości, to będziemy, będziemy pieniądze wtedy zabezpieczać, a na dzień dzisiejszy to nie mamy żadnej gwarancji, bo okaże się, że, że no, nic to nic to nie da, bo woda jest takiej samej jakości, a trzeba y, znaleźć inne jakieś y, źródło, które powoduje to, to zanieczyszczenie tej wody. Prawdopodobnie to jest, nie wiem, trzeba będzie dobrać jakieś dobrać jakieś fachowcy, fachowcy powinni dobrać wtedy ten skład do oczyszczania, który znajduje się w tych zbiornikach oczyszczających wodę, uzdatniających wodę i to przyniesie być może efekt Nawet na dzień dzisiejszy, pan prezes rozmawia z firmą, która, która takimi rzeczami się zajmuje, więc jeżeli ta woda będzie rzeczywiście takiej samej jakości jak w tej pierwszej studni, no to nie ma sensu przełączania tej wody, no bo to nic nie daje. Damy 100 tysięcy złotych i na jedno wyjdzie, więc yy, chodzi tylko o to, że musimy dojść do tego, co, jest, co powoduje to, że po, woda jak jest zimna nie, wydaje, nie, nie, nie, nie wydziela żadnych zapachów, jest dobra w spożyciu, a po, po przygotowaniu wchodzi w reakcję i wtedy jest taki nieprzyjemny zapach, więc yy, o to chodzi, że trzeba coś tam zmienić w tych oddzielaczach i tak dalej i tak dalej. Zobaczymy jak będzie to postępowało, jeżeli będzie potrzeba, to zabezpieczymy pieniądze na, na uzbrojenie tej, tej drugiej studni. Jeżeli będzie taka, taka konieczność i, i rzeczywiście ta studnia y, będzie ta, to ujęcie będzie lepszej jakości, i tę studnię trzeba będzie uzbroić. To nie będzie problemu, tylko kwestia tego czy to jest sens w ogóle, bo najpierw musimy zbadać tą jakość wody i jeżeli, jeżeli będzie taka możliwość, na pewno y, zabezpieczymy jakieś pieniądze, jeżeli będziemy w stanie. Czy sens badania wody to jest wykazane w protokołach. Dziękuję za dostarczenie protokołu. Po prostu wiem jaki skład jest, bynajmniej na dzień dzisiejszy. Nie na dzień dzisiejszy, tylko miesiąc temu. Nie wiem jakie wyniki teraz będą ukazane. A jeśli chodzi o montaż drugiej pompy, to nie ma nic wspólnego z, z, z, z, z, z, z, z jakością wody. Jakość wody na terenie naszym jest wszędzie bardzo dobrze, ze względu na położenie geologiczne. Przed chwilą właśnie rozmawiałem, jadąc na sesję, panu prezesowi mówiłem, jednym mieszkańców tej gminy. Sobota piątek. To samo co Państwu pokazałem miesiąc temu. Na przykładzie moim wczorajszym godzina 21 godzina 16. To samo. Dziękuję w temacie wszystko. Panie radny, powiem panu tak, że u mnie też się woda pojawiła brązowa i założyłem, sobie, sobie stację uzatrnienia wody, gdzie filtr nie musi być stacja uzatnienia wody, wystarczy filt. Filtr, czy filtr sznurkowy, czy jakikolwiek koszt 700-800 zł, nawet można za 400 zł kupić i każdy może tą wodę sobie w jakiś sposób oczyścić. Ona jest wtedy czysta. To znaczy, Więc, indy... yy, to indy... nie jest taki duży korzyść. Indywidualnie, jak, indywidualnie mieszkańcy mają sobie kupić. I i jeżeli to jest takie to, to mówię jedynie w ten sposób, że Panu taka, taka woda nie odpowiada no. na dzień dzisiejszy, no, no może Pan w ten sposób zaradzić, a my przymierzymy się prawdopodobnie w przyszłorocznym budżecie do tego, aby dofinansować takie filtry. Tylko musimy mieć jakąś ofertę firmy, która nam zagwarantuje, za że to będą dobrej jakości i w rozsądnej cenie, więc myślę, że wtedy do tego tematu podejdziemy. I, i nie trzeba instalować się z tego, co się zorientowałem stację uzdatniania wody, tylko wystarczą filtry założyć. Przepraszam, filtry. panie wójcie, nie tylko mi, ale mieszkańcom. Ja z całej też, też mówię, że no nie, nie od razu wszystko, wszystko możemy zrobić, ale jeżeli będzie taka, taka konieczność, że do tego podejdziemy. Także. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Ten punkt omawialiśmy wspólnie na wspólnej komisji. Czy Państwu radnym jeszcze... O, proszę bardzo, Pani Halinko. Ja mam taką uwagę do tego programu. W, w ostatnim punkcie jest napisane postanowienia końcowe paragraf 20 program został zaopiniowany przez organizacje działające na terenie gminy Jeziora Wielkie. Z tego jak ja czytam ze zrozumieniem to znaczy, że wpłynęły jakiekolwiek opinie, a w naszym przypadku okazało się, że nie wpłynęły żadne. I uważam, że należałoby dodać adnotację, że nie wpłynęły żadne uwagi, bo jeśli nie ma tego to znaczy, że ktoś pofatygował się i wysłał jakąkolwiek opinię, a został zaopiniowany, to wcale nie znaczy, że pozytywnie, tylko że został zaopiniowany. Dla mnie to jest po prostu wtedy tak mniej czytelne. Nie wiem, sądzę, że radca to oglądał i być może ma inne zdanie ja mam takowe. Dla mnie w obecnej wersji jest ten punkt nieczytelny. Oczywiście, że oglądał to pan mecenas Rakoczy i jeżeli nawet nie wpłynęła żadna oferta od organizacji pozarządowej, zawsze dokonuje się takiego wpisu. Tak mówi po prostu przepis, że został, jeżeli nie jest żadna nawet uwaga wniesiona, to w takim programie musi być dokonany taki zapis. W przeciwnym razie będzie po prostu to cofnięte z biura nadzoru. Ale czy nie uważa, przepraszam bardzo, że wejdę, czy nie uważa Pani, że byłoby bardziej czytelne, że nie wpłynęły żadne uwagi, bo w, w tym przypadku dla mnie to znaczy, że może ktoś zapisał negatywnie, może ktoś pozytywnie i tu z tego nie wynika. Tylko, że dla mnie jest, czytając ze zrozumieniem uważam, że nie mam pełnej wiedzy, czy było pozytywnie, czy negatywnie. Każde przeprowadzone konsultacje społeczne, a w tym roku zwłaszcza, zostały ogłoszone w bip gdzie jest zapis, że nie wpłynęła żadna e, opinia dotycząca programu przez organizacje pozarządowe, można się z nią było zapoznać. Także jeżeli e, czyta się uchwałę, to praktycznie biorąc wymóg jest spełniony, że taki zapis jest prawidłowy. No to proszę Panią, w tym projekcie jest napisane w punkcie, w paragrafie 16, punkt 6, wynik konsultacji zostanie umieszczony, a nie został umieszczony na stronie bipowskiej. To tyle. Informacja to jest o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. To jest informacja o sposobie tworzenia, więc jeżeli jest zapis informacja o tworzeniu programu, musi być dokonany taki zapis. Dobrze. No ja w każdym razie... Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu dziesiątego. Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy. Ten punkt również omawialiśmy na wspólnej komisji. Jeśli się nasunęły Państwo jakieś przemyślenia, pytania, to proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. Punkt jedenasty. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnej komisji Rady Gminy. Jeśli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie widzę. Punkt dwunasty. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Tutaj materiały właśnie pani dyrektor nam przysłała, a nie zapraszaliśmy jej ze względów sanitarnych. A więc, proszę bardzo, pani Hanino. Ja chciałam zapytać, po co jest nam ta informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy, skoro. Ja ostatnio na sesji pytałam w sprawie zatrudnionej osoby w szkole w Jeziorach Wielkich. Rozmawiałam z dyrektorem. Stan faktyczny jest taki, że pan dyrektor złożył do biura pracy zapotrzebowanie na prace interwencyjne. Osoba, której jak stwierdził obiecał tę pracę nie spełniała warunków, by była zatrudniona przez biuro pracy ale, że skoro jej obiecał, to słowa dotrzymał i zatrudnił tę panią. Czym? Straciliśmy, bo gdyby osoba była zatrudniona przez Biuro Pracy, niekoniecznie tam, bo ta osoba miała pracę, opłacała składki. Gdybyśmy zatrudnili osobę przez Biuro Pracy, mielibyśmy dofinansowanie w granicach 8,5 tysiąca, bo to jest pół roku dofinansowania po 1415 z groszem. Byśmy mieli 8,5 tysiąca, ale Pan Dyrektor, jak powiedział, obiecał tej osoby, tej osobie. W podobnej sytuacji była inna osoba, też miała, opłacana, opłacała sobie składki i podobno, teraz mówię podobno, bo ta Pani nie chciała, bym wyraziła, że tak powiem, podawano dane jej konkretne, że była, Pan Dyrektor poprosił ją by poszła do Pana Wójta, podobno była, Pan, dyre, pan Wójt odesłał go do, dyrektor, do Dyrektora, była na, poprzed, na podobnych zasadach jak obecnie zatrudniona Pani, czyli też miała źródło zarobków. ale czy zatrudnił tę, której obiecał. Pytam, czy to jest nepotyzm, czy to jest kolesiostwo, a na pewno to nie jest dbałość o nasze finanse, bo tym sposobem pozbawił się pan dyrektor, pozbawił nas gminę dochodów w kwocie 8,5 tysiąca. Dużo i niedużo, ale powinniśmy dbać o nasze finanse. To jest pracownik podległy panu wójtowi. I jak tu jest ta, ta dbałość. I w związku z tym po co nam jest ta informacja o sytuacji bezrobocia na terenie gminy. Skoro i my jeśli możemy to tym bezrobotnym nie pomagamy. Nieistotne jest ile ta osoba otrzymywała wynagrodzenia ale miała było pracy. Dziękuję. Pani radna, jeżeli chodzi o zatrudnienie tej konkretnej osoby, to rzeczywiście była u mnie, no wiele osób do mnie przychodzi, jeżeli chodzi o pracę, ale też była ta wspomniana pani, którą przysłał pan dyrektor, a ja panu dyrektorowi powiedziałem, że ja nie wchodzę w jego kompetencje. To są jego pracownicy, on będzie się z nimi, z nimi, powiedziałem kolokwialnie, żeby będzie się z nimi męczył w tą inną stronę, a ja będę z tego rozliczał, więc yy, tak samo jest w innych zakładach, też nie wnikam. Pracowników się dopiero takich, żeby byli odpowiedni, żeby odpowiadali po prostu pracodawcy. Ja nie jestem w stanie ocenić, który pracownik jest lepszy. Nie jestem w stanie ocenić, który pracownik jest lepszy, ale myślę, że pani też, gdyby miała jakąkolwiek firmę i, i chciała kogoś zatrudnić, i by miała już jakieś konkretne doświadczenia z pewnymi osobami, a uważałaby, że y trzeba dać szansę innym osobom, to pewnie też by pani tak postąpiła. Aczkolwiek nie wiem, bo... bo, bo. Różne to, co z tym zatrudnieniem bywa, zatrudnieniem bywa. I, i, i myślę, że nie wszyscy mają też kwalifikacje na odpowiednie stanowiska, a też pracę dostają. Ale tu już nie, nie wnikam w takie rzeczy, mówię, pracodawca pracodawca dobiera sobie personel, i w ten sposób to samo, tak samo to wyglądało. Co więcej, jeszcze podpowiedziałem panu dyrektorowi, że umowę na czas określony, jeżeli nie będzie ta osoba się sprawdzała to następną osobę y, zatrudni i nie będzie, nie będzie jakiegoś większego problemu, bo mówię, jeżeli dostaje się umowę na stałe, no to już to jest kłopot ze zwolnieniem, a jeżeli na czas określony nie ma żadnych niedomówień, nie ma żadnych problemów. I myślę, że jeżeli chodzi o nepotyzm, to akurat y, powiem pani, że no Średnio to, to, to akurat brzmi w pani ustach, bo y, pani też miała różnie różne załatwioną pracę i nie chcę na temat się wypowiadać nawet jak, bo wszyscy o tym wiedzą, ale, ale pomijając przykład pani sytuację, mówię tutaj o, o naszych radnych, gdzie żona pana Czapyckiego pracuje, nie było chętnego na, nauczyciela, y, to uważałem, że trzeba zatrudnić naszą osobę z terenu gminy, a nie z zewnątrz. Były, byli chętni z zewnątrz. Pani radnej Tody tak samo, córka pracuje, też Także no, nie rozumiem pani, pani sytuacji, pani wypowiedzi, jeżeli chodzi i wielu innych osób, zresztą też y, dzieci pracują z terenu gminy, gdzie naprawdę y, po rozmowach z panem dyrektorem y, w różnych sytuacjach no, zgłaszały się osoby z zewnątrz, niektóre wszystkie nie miały, miały kwalifikacje, niektóre były z zewnątrz gminy, a ja y, generalnie wszystkim, wszystkim dyrektorom czy jednostek podległych powiedziałem, że mamy zatrudniać przede wszystkim osoby z terenu naszej gminy. To jest dla mnie priorytet, aczkolwiek też pracują osoby i w urzędzie, i w gops i w szkołach spoza terenu. Spoza terenu, no jeżeli nie mamy na terenie gminy osób z odpowiednimi kwalifikacjami na tą chwilę, kiedy są potrzebne, więc musi pani zrozumieć, że by musiała pani się wszędzie doszukiwać nepotyzmu. A jeżeli, jeżeli, jeżeli w ten sposób będziemy patrzeć, no to nie zatrudnimy nikogo z terenu gminy, bo każda, w każdej gminie ktoś ma rodzinę. Albo urzędnicy, albo radni, albo jeszcze wójt, albo jeszcze ktoś inny. Więc no, musi Pani to zrozumieć, że, że no, nie ma złotego środka, a ja jestem zwolennikiem, że przede wszystkim trzeba zatrudniać osoby z terenu gminy i to jest dla mnie priorytet i podstawa. Też, też y, powiem, że no, nie podobało mi się czasem takie sytuacje, nie podobało mi się czasem takie sytuacje, gdzie musieliśmy zatrudnić, zatrudnić kogoś z zewnątrz, a jeżeli nie ma chętnych z terenu gminy, nie ma osób, które chcą pracować, więc no, musimy, musimy posiłkować się osobami z zewnątrz i tak to wygląda. Aczkolwiek nie wszystkie osoby też mają kwalifikacje, mogą się uzupełnić. Ja rozmawiałem też z dyrektorami i z terenu gminy nawet niektóre osoby mają kwalifikacje, ale nie są zainteresowane. Bo na przykład w innej gminie mają lepsze warunki, więcej etatu i tak to wygląda, że lepsze pieniądze zarabiają, więc no to różne, jest, różne to wygląda. A jeżeli chodzi o, o ten, ten nepotyzm, to naprawdę, jeżeli byśmy mieli się doszukiwać, to praktycznie każdy z każdym jest rodzina i to wszędzie, wszędzie, no, nie, nie unikniemy tego w żaden sposób. Aczkolwiek mówię, zatrudnia pan dyrektor, ja na to, na to powiedziałem, to mogą nawet potwierdzić te osoby, które przychodzą, ja na to nie, nie wpływam, niech sobie dobierają sami personel. Ja w urzędzie robię to samo. Pracowników też staram się wybierać sam, abym później no, ta praca i współpraca wyglądała lepiej i przede wszystkim, żebym miał pracowników, którzy, którzy się znają na pracy i chcą pracować, bo to jest dla mnie podstawą. A też zdaję sobie sprawę, że będzie coraz gorzej, bo musi Pani zrozumieć, że za chwilę, za chwilę sporo urzędników będzie z Urzędu Gminy będą odchodzili na emeryturę. I będzie problem z pracownikami, którzy będą mieli wykształcenie i wtedy też ktoś będzie miał kto pretensje do mnie, że na przykład nie zatrudniłem nie zatrudniłem osoby z gminy, a powiem pani w ten sposób, że dużo osób odbywało staż przez te trzy lata, kiedy jestem wójtem na terenie w, w, w gminie i niewiele z tych osób, y, że tak powiem, y, mogły pracować w urzędzie. Bo to tak, tak niestety to wygląda. No, różnie to wygląda. Niektórzy chcą pracować, a, a, a po prostu no, nie, nie, nie łapią tego. Nie, nie, co innego jest chcieć pracować, a móc pracować, a co innego no, móc pracować. A czasem, czasem mówię, to wygląda w takiej sytuacji, że osoby, które nie mają wykształcenia, mają większą motywację i są lepszymi pracownikami niż z wykształceniem. Czyli chodzi mi o tam na przykład o stanowiska różne. więc. Dyrektorzy zatrudniają, ja na ten temat nie będę się wypowiadał, nie wnikam, więc to, jest, to są ich sprawy, oni za tych pracowników odpowiadają. Jeżeli uważali, że ten jest lepszy lub ten powinien dostać szansę, to jak najbardziej ja to popieram, nie mam nic przeciwko. A jeżeli, jeżeli chodzi o, o dofinansowania, no, no akurat, akurat z tego, co się dowiedziałem, to ta osoba no, nie miała wiedzy, że nie może być zakwalifikowana do, do tego programu, więc. Yy, no wyszło, jak wyszło. A były trzy osoby zainteresowane z tego, co wiem, tym stanowiskiem pracy. Proszę bardzo. Proszę powiedzieć, jaką pracę i przez kogo miałam załatwioną. To raz. E, finanse publiczne to są finanse publiczne. To nie jest prywatny zakład dyrektora. To są z naszych pieniędzy. I po to walczymy z bezrobociem, żeby pomóc osobie, która jest zarejestrowana w Biurze Pracy. Ja Panią rozumiem, tylko powtarzam po raz kolejny, że nie wszyscy nie wszyscy uh -huh. pracownicy, którzy, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, no, odpowiadają pracodawcom. Ja mówię, że nie wnikam w to, akurat nie wnikam w, to, w, to, w, te, w te kompetencje dyrektorów. I powiedziałem, po raz kolejny powtarzam, że niech zatrudniają, kogo uważają a nie żeby było głównie i tylko i wyłącznie przez Urząd Pracy. Ja uważam, że bezrobocia nie ma. Nie ma bezrobocia. Nie ma bezrobocia. Naprawdę, nawet na terenie gminy. Więc jeżeli ktoś chce pracować, pracy dostanie wszędzie. Pydanie. Na pierwsze pytanie. Kiedy miałam załatwioną przez nie chcę się na ten temat wypowiadać, nie chcę w to pan wnikać, powiedział i to nawet, nawet, nawet nie, chcę, nie chcę o tym y, rozmawiać, Pani wie najlepiej jak to wyglądało, więc zamknijmy ten temat. No właśnie ja wiem, a Pan mówi zupełne bzdury, z którym ja się nie zgadzam. Ma Pani rację. No więc słucham. Ma Pani rację, no, wygaduje bzdury, więc nie będę tego powiedział komentował. Powiedział Pan publicznie. I jest Pan osobą publiczną. Tak. Każdy się może pomylić. No dobrze. Dziękuję. Dobrze, może urwijmy ten temat, bo tutaj niektórzy radni z Panem Wójtem się poksycają na całego później będzie jeszcze gorzej. Ale, ale tu długo... nie ma znaczenia, panie przewodniczący, ale... ktoś się poksyka. Ale... No tak, jeżeli ktoś o, jeżeli nie, nie widzi u siebie belki, razem, a u kogoś widzi wokół, no to, drodzy państwo, no. Proszę bardzo, panie Jurku. Państwo, z jednym się zgodzę z tu panem wójtem, bezrobocia nie ma. Dziś rozmawiałem przed południem z jednym z przedsiębiorców w Strzelnie, no niestety, ale mówi, nie ma po prostu pracownika. A po drugie, no wie pan co, no niech pan trochę ten język trzyma ze zębami. No, Jeśli ma pan rację, ten, Ma pan rację, trochę ja emocje zadziałałem, ja ale no nie można. Yy, ale pro, proszę może ja skończę, dobrze? Ja bym tak. sobie nie życzył, żeby ktoś indywidualnie tutaj mi wypominał obojętnie, czy mi, czy komu nazwiskiem, hmm. kto dostał jakiej koneksje. Nie ma nepotyzmu i koniec. No i wszystko w temacie. Panie radny, no też do tego zmierzałem. Ja nazwiska nie, nie, nie wymieniłem i nie powiedziałem, co i jak powiedziałem, że każdy ma jakąś tam możliwość i komuś ktoś tam coś za coś, ale to nie ma znaczenia. Ja to nie lika, mnie to nie interesuje. Nie interesuje mnie niczyje życie i niczyja praca i niczyja rodzina, więc ja nikomu do łóżka i to potwora za przeproszeniem nie zaglądam i nie chciałbym też, żeby inne osoby to robiły, czy to w moje osoby, czy innym, innym osobom też wytykały takie rzeczy. Jeżeli mają jakieś zastrzeżenia, to niech to, niech to w inny sposób załatwiają, na forum publicznym, bo to jest troszeczkę niesmaczne nawet bym powiedział. i nie na miejscu, bo, bo myślę, że osoba, osoba, która ma takie doświadczenie i tyle lat na karku powinna wiedzieć, że, że no, pewne, sprawy, pewne sprawy powinno się załatwiać w własnym gronie i rozmawiać cztery oczy, a nie wywlekać pewne, pewne tematy, żeby zabłysnąć w jakiś sposób, nie wiem w jaki nawet i w jakim celu to jest zrobione. Ja uważam, że będziemy, będziemy zatrudniać osoby, które mają kwalifikacje, które są terenu gminy, nawet jeżeli to będzie brat czy siostra radnego, czy pracownika gminy. Dla mnie to nie ma znaczenia. Byle był kompetentną osobą. I tak to ma funkcjonować i tak będzie funkcjonować. A że pani się dopatruje jakiegoś nepotyzmu, to no, proszę panią, no, by, musiał pani, by musiała pani zwolnić, nie wiem, 70% pracowników wszystkich jednostek podległych gminie, wójtowi. To jest tak no, ogólnikowo mniej więcej, więc nie rozumiem, nie rozumiem do czego zmierzamy i dlaczego ten temat jest po raz kolejny na komisji i teraz na sesji. No, wiem, że pani lubi blicht i lubi pani zabłysnąć medialnie, bo pewnie jakieś lajki się później na Facebooku pojawiają, ale to mnie ja to nie interesuje, a ja w to nie chcę wnikać. Niech to się toczy swoim torem. Jeżeli będzie taka konieczność, będzie taka potrzeba, zatrudnimy kolejną osobę, czy dyrektorzy będą zatrudniać kolejną osobę bez znaczenia, czy jest bliski krewny, czy daleki krewny, czy kuzyn, czy ciotka, czy ktokolwiek. Nie ma bezrobocia na terenie gminy, a jeżeli jakaś osoba chce pracować, zawsze znajdzie pracę, więc tak też postąpił Pan Dyrektor, podejrzewam. Wziął osobę, którą uważał, że będzie pracować, będzie dobrym pracownikiem, każdemu trzeba dać szansę, do mnie też przychodzą różne osoby z, z, z podaniami, z CV i uważam, że czy to staże, czy, czy, czy interwencyjne będziemy tym osobom sukcesywnie dawać, a niektóre przychodzą po kilka razy i też uważam, że no, każdemu trzeba dać szansę. Nie kilka razy jedna osoba, tylko innym osobom też się należy, żeby miał jakieś doświadczenie, też jakieś pieniądze mogły, mogły że tak powiem, yy, zarobić. No więc na tym chciałbym zamknąć ten temat. Dobrze, ogłaszam 5 minut przerwy na ochłonięcie.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 Za 2020 rok został, zostały złożone oświadczenia majątkowe wraz z załącznikami, kserokopiami, mhm. zeznań podatkowych PIT. W ilości 14 kompletów ustawowym w terminie to jest do 30 kwietnia 2021 roku. Oświadczenia zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Jeden komplet oświadczeń został przesłany w dniu 7 czerwca 2021 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie. Natomiast drugi egzemplarz znajduje się w dokumentach Urzędu Gminy. Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. W analizowanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości. Przechodzimy do punktu 14. Informacja Wójta Gminy o złożonych o oświadczeniach majątkowych. Proszę bardzo Panie Wójcie. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z artykułem 24 h ust. 12 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Oświadczenie majątkowe za 2020 rok złożyło 12 pracowników. Oświadczenia zostały złożone w terminie według stanu na dzień 31 grudzień 2020. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Do każdego egzemplarza oświadczenia zostało dołączone ksero zeznania podatkowego PIT. Jeden komplet oświadczenia majątkowego za 2020 rok plus ksero-PIT został przekazany pismem z dnia 21 maja 2021 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie. Drugi komplet doświadczenia został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. Z analizy złożonych oświadczeń wynika, że w swojej treści nie odbiegają od składanych oświadczeń w latach poprzednich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 15. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 16. Projekty uchwał. Czy państwo radni pozwolą, abym czytał tylko numer, tytuł uchwały z numerem, nie czytając uzasadnień? Nie widzę sprzeciwu. Dziękuję bardzo. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 36 przez 194 przez 2021, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej w Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-31. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt drugi. Uchwała nr 36 przez 195 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.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 Panie Jurku, bo za głosował Pan? Tu właśnie w... pokazuje mi, że akurat Pan jeszcze, o już jest, dobrze. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie, dziękuję. Podpunkt 4. Uchwała nr 36 przez 197 przez 2021, zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne i usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję.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 Dobrze, dziękuję. Za przyjęciem uchwały było 13 radnych, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Uchwała nr 36 przez 199 przez 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Za przyjęciem uchwały jest 13 rady, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 36 przez 200 przez 2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatkowo-rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkiej w 2022 roku. Proszę bardzo, Panie Jurku. Odnośnie stawki, czy GUS określił za 11 miesięcy na dzień dzisiejszy wysokość? Cena żyta ogłoszona przez Główny Urząd Statystyczny 61 ,48 zł. 48 A jaka jest opinia przedstawicieli Izby Rolniczej? Opinia państwo jest pozytywna. Może skończę. Czy zapraszaliście Państwo może? kogoś z Izb Rolniczych, przedstawicieli tutaj? Projekt uchwały został wysłany do Izby Rolniczej i opinia już wpłynęła jest pozytywna. A dlaczego Państwo nie zapraszacie? Izb rolniczy Panie Wójcie, no są przedstawiciele chyba danej gminy, Udziwiony jestem właśnie, bo mam zapytania od Państwa sołtysów, od dwóch lat praktycznie nie mają spotkań. Tak samo Izby Rolnicze. Przepraszam Panie Wójcie, jeśli chodzi o rolnic Izby Rolnicze, jeśli chodzi o Izby rolnicze, zawsze opinia była chociaż tego podstawowego tej ogniwa. Bo tutaj pani skarbnik powiedziała, że dostała pani opinię od izby Wojewódzkiej, tak? Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku jest opinia pozytywna. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, a więc możemy przejść do głosowania z powrotem. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 przeciw, 1 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 36 przez 201 przez 2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty. Panie Jurku. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 36 przez 202 w sprawie, przez 2021 w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2024 do 2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. O, odpadać już mieliśmy Panie Wójcie. Tak. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt 10. Uchwała nr 36 przez 203 przez 2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalnej gminy Jeziora Wielkie dotychczasemu udzierżawcy dzierżawcy. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję.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 Pani Halinko, zagłosowała Pani. Za przyjęciem uchwały 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 12. Uchwała nr 36 przez 205 przez 2021, zmieniająca uchwałę nr 28 przez 153 przez 2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiących mienie komunalne Gminy Jeziora Wielkie dotychczasowemu dzierżawce oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Tak, proszę bardzo. E, to znaczy, że dotychczasowi dzierżawcy wiedzą, że e, czynsz za te grunty im się znacząco wzrośnie, bo do tej pory mieli umowę do 24 roku. Tak? Zawarta w kwietniu 21 do 24 i była określona wysokość czynszu. I teraz ta wysokość wzrośnie, w niektórych przypadkach, nie znam wszystkich, dość znacząco. Czy ci dzierżawcy o tym wiedzą, że od razu będą mieć o wiele większy czynsz? To, przepraszam bardzo, ja rozmawiałam akurat z jedną osobą, która miała dwa dwie no nie powiem ile. Prawie jeszcze raz wysokość czynszu wzrośnie. Nie wiem na ten temat. Nie, nie, o to o ten wykaz nieruchomości gruntowych. No nie będę mówiła nazwiskami. Jeszcze. Nie sprawdziłam poprzedniej, tylko spytałam po prostu czy o ten grunt chodzi, o ten numer działki, wszystko się zgadzało. Dobrze, a więc ogłaszam 5 minut przerwy, tutaj Pan Wójt postara się odpowiedzieć na to pytanie. A więc wznawiamy sesję. Panie wójcie, może teraz? Pani o, panie sekretarz, proszę bardzo. Przepraszam, ale nie słyszałam pytania. To, to właśnie chodzi o pytanie pani Haliny. Wyjaśnienie. Y no wiecie państwo, wkracie błąd w tamtej pierwszej uchwale, która była podejmowana, ponieważ był załączony załącznik, jako załącznik był niższy, niż obowiązują przepisy. Najniższa stawka, jaka może być zgodnie z ustawą, jest ta według tego załącznika, który macie państwo teraz w tej uchwale. I ponieważ musicie jak gdyby podjąć tą uchwałę, bo nie może być stawka niższa, niż przewiduje ustawa. Dobrze, dziękuję bardzo. A więc przechodzimy do głosowania. Czwartego umowa... roku, to jak tu słyszę, Pani Halina mówiła. Pani sekretarz, można do mikrofonu? Umowa nie przewidywała możliwości, nie przewidywała tego, że zostaną zwiększone stawki, bo stawki zostały zwiększone nie w momencie, kiedy była podpisywana umowa, tylko później. Proszę, dziękuję. Dziękuję bardzo. A więc teraz przechodzimy do głosowania. Pani Halino zagłosowała Pani? Za przyjęciem jest 12 radnych, przeciw, wstrzymuje się jedna osoba. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 17. Wolne wnioski i zapytania. Czy chciał ktoś zabrać głos? Proszę bardzo Panie Jurku. Ja mam takie pytanie Panie Wójcie odnośnie negocjacji cen z ENE. Szalejąca drożyzna energii na zachodzie Europy właśnie yy, sprzyja zapytanią właśnie w tym celu, z tego względu, że kto prowadził negocjacje i jak by negocjował ceny na lata następne czy następny rok? W stosunku do jednostek budżetowych, tu panu podległych. Panie. Proszę. Szanowny panie radny, w ubiegłym roku firma Enea wystąpiła do nas z propozycją że powinniśmy zrobić przetarg na dostawę energii do wszystkich tutaj jednostek, łącznie z oświetleniem ulicznym i stwierdzili, że jeżeli przystąpimy do takiego przetargu, to oni nam zagwarantują wiele niższą cenę za energię elektryczną. Przeprowadziliśmy ten przetarg, faktycznie zgłosiła się tylko firma Enea, no i tutaj z Panią Skarbnik analizowaliśmy chociażby cenę za energię, za oświetlenie uliczne no to jest znaczna oszczędność, nie Pani Skarbnik? Nie pamiętam już dokładnie, ale spora kwota na samym oświetleniu, plus no inne tam, czy za świetlicę, czy za urząd i tak dalej. I te ceny mamy zagwarantowane do połowy lipca przyszłego roku, bo przetarg był na okres dwóch lat, nie? Nie wiemy, co będzie się działo w przyszłym roku po nowym przetargu, bo jeżeli już weszliśmy w przetargi na zakup energii, no to musimy teraz już kontynuować. Czarno czyli, tak, ale faktycznie tutaj no dobrze nam doradzono, ponieważ wtedy Enea występuje y, grupowo i wykupuje te pakiety y, na rynku otwartym i w związku z tym no jest ta no, spora oszczędność, jeżeli chodzi o. o Rozumiem na wypowiedzi, skoro zawarliście Państwo taką umowę odnośnie oświetlenia ulicznego korzystną, to mi się wydaje, że w stosunku do jednostek podległych. Też też, nie? też dokładnie, to tak samo działa. Na cały zestaw, pakiet tutaj energii jest w ramach tej umowy. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. A może jeszcze drugie pytanie odnośnie, odnośnie terminu. Chodzi o pobór wód gruntowych. Kiedy jest, do Kiedy jest pozwolenie wodnoprawne w stosunku do spółki tutaj? Czy do urzędu właściwie? Y, to znaczy, pozwolenia wodnoprawne są na spółkę, bo tak. sieci wodociągowe kanalizacyjne zostały scedowane. I maksymalny okres to jest, z, z tego co pamiętam, do 10 lat y, na pobór wód. No i to wszystko. No, ale na poszczególne stacje, no to tutaj już prezes byłby w stanie powiedzieć, bo z tego co ostatnio mówił, to tam, w, nie wiem, za rok czy za dwa lata na jakąś tam stację wychodzi No i od nowa się wszczyna są, tą procedurę, ale to trzeba zawsze z wyprzedzeniem co najmniej ja półrocznym rozumiem, wiemy, co wystąpić o to pozwolenie wodnoprawne. Także ten rok niby jest spokój, następne lata, tak? Ale w, chyba w przyszłym roku jakaś stacja im tam wychodzi, nie? Także będą czynności tu... W nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych się zabrać głos? Proszę bardzo Pani. Ja chciałam spytać, czy można by jakoś załatać dziury na drodze siemionki kościeżki, tą polną drogę tam Białą? dopóki teraz pogoda jeszcze. Sprzyja. Dobrze, no to z, proszę zapisać. Na bieżąco uzupełniamy wszelkie braki, jeżeli dostajemy jakąś informację, no to na bieżąco spółka uzupełnia i te drogi naprawia. Kościeżki Siemionki, tak? Tak, tak, ta wapniówka tam koło Pana Śleplaka. Czyli tutaj koło? Tu koło a, Pana Dużyńskiego. No te drogi kamienne się wybijają nieustannie, także no nie, na bieżąco, na bieżąco praktycznie są naprawiane, także nie ma większego szyby kosztów. Przy macie dróg? Inwestycja siemianki Lachmirowica stoi w miejscu. Inwestycja siemionki Lachmirowica stoi w miejscu z tego względu, że nawet, nawet generalnie nie powiem panu z jakiego powodu, z tego względu, że wysłaliśmy pismo i nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, nawet nie ma potwierdzenia odbioru. Nie wiem. Termin wykonania mamy do, jedną drogę do 15, drugą chyba do końca miesiąca. To, to znaczy termin wykonania tej drogi Siemionki-Lachmirowice upływa dzisiaj. To znaczy, Nie, 25 wczoraj no miał sobie? termin wykonania. Wysłaliśmy dwa tygodnie temu pismo za potwierdzeniem odbioru. No i wykonawca, ani nie mamy zwrotki, dzwonię, też się nie, nie odzywa. I, o, y, gdzieś jak dzwoniłem w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, bo mieszkańcy też tam czubają tego odcinka, to Pan co tydzień mi mówił, że już wchodzą od czwartku następnego tygodnia, ale no, już, no... Pół roku minęło. Minęło pół roku, umowa była zawarta w kwietniu, także... To co, kary umowne? No kary umowne, tylko że no, chcielibyśmy tam drogę, żeby była zrobiona. Ale co nam z tego przyjdzie, że naliczymy karę umowną, a droga nie będzie zrobiona, nie? A ceny poszły do góry dróg, nie? Także tutaj się robi nieciekawa sytuacja, nie? Zresztą, proszę Państwa, na drogę w Wójcinie mieliśmy podobną sytuację, był inny wykonawca i też złożył nam rezygnację, zapłacił karę umowną, ale stwierdził, że o wiele bardziej mu się opłaca zapłacić nam karę umowną, aniżeli zrobić tą drogę, bo ceny poszły do góry i w związku z tym no, woli taką decyzję i stracić te pieniążki niż dołożyć do przebudowy drogi. Panie Wójcie, co z budynkiem po gimnazjum w Ustowie? No trwała procedura przetargowa, więc yy, yy, yy, operat jeżeli chodzi o, o szatunkowy, musieliśmy przeprowadzić nowy, bo nowy, nowy, nowy był operat. Tak, jest zamieszczony wykaz yy, o przygotowaniu do sprzedaży na 21 dni i po tym okresie zostanie yy, otwarty przetarg, także gdzieś na początku stycznia Powinien być wartość przetarg. wyceny? Zainteresowanie jest, nie powiem, dzwonię. No poprzednio też było to zainteresowanie, zobaczymy jak... jak ja mówię jest wartość wyceny jaka jest? Słucham? Wycena jaka jest? Yy, samej tej tam działeczki jest około 90 tysięcy, za z tyłu za gimnazjum, a tutaj jest... No, dokładnie nie pamiętam, 40, 400... Coś 30 coś takiego chyba, nie? 450 tysięcy, by trzeba było takie... zobaczyć, nie spojrzeć, było to, bo to? tak z pamięci nie, jak nie powiem. No, nie wiem, ale... tak jak to jak było tak. Jest wyższa cena w każdym razie niż w poprzednim przetargu, nie? Zobaczymy, no mam nadzieję, że sprzedamy ten budynek. No, były sobie zainteresowane, które chciały płacić gotówką, ale no, w ten sposób nie możemy jeszcze cię sprzedać. Zresztą jest takie ostatnie pytanie właściwie. Polski Ład. Przeglądałem właściwie strony internetowe, no, gmina Jeziora Wielkie wstępnie otrzymała około 10 milionów złotych w pierwszej transzy, a druga transza? I, pan Słodz, drugi, nabór, drugi nabór będzie miał być już w październiku, ale z tego względu, że dzieje się to, co się dzieje, opozycja szaleje i, i przez to mamy te opóźnienia w wypłacaniu tych pieniędzy. To, to nie wiem, no, szkodzi to całej Polsce, jeżeli to będzie opóźniane i jeszcze nie mamy gwarancji, że będą te pieniądze zapłacone. To jest dla mnie nieporozumienie, bo was wszyscy wspólnie walczyć o to, żeby pieniądze do, do Polski wpłynęły, żeby nasze, nasze społeczeństwa skorzystały z tego. To nawet w takiej kwestii nie potrafią się dogadać, ale to już mniejsza z tym. Nie mamy, otrzymaliśmy też wczoraj informację otrzymałem, że e, już oficjalną, że te 9,5 miliona na przebudowę kanalizacji dostaniemy. Ale też nie wiemy kiedy, bo na razie te, te pieniądze, to wypłata tych funduszy jest wstrzymana, yy, Zakwalifikowaliśmy się. Yy, drugi nabór miał być w październiku, gdzie mieliśmy składać dwa wnioski na, na drogi i na yy, termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Yy, na 5 milionów i na drogi 19 milionów, ale no, jeżeli tak to będzie się przyciągało, to nie wiadomo kiedy te pieniądze zostaną odblokowane. Więc no, na razie, na razie cieszę się z tego powodu, że otrzymaliśmy te pieniądze, bo miałem państwu nawet o tym powiedzieć, ale w no, tej sytuacji jaka jest, jak to wygląda, to nie wiem, kiedy te pieniądze otrzymamy, kiedy będziemy mogli te środki uruchomić i czy w ogóle je otrzymamy, bo jeżeli taka sytuacja będzie, że nadal będziemy yy, jeden, drugiemu y, Polak będzie y, y, y, kłody pod nogi rzucał, no to to jest dla mnie nieporozumienie i niezrozumiałe, ale powinniśmy razem, y, razem się jednoczyć i, i o to wszystko zabiegać, ale tak wygląda jak wygląda, więc nawet się nie cieszę z tych pieniędzy, bo nie wiem czy one będą wypłacone. Także no, 9,5 miliona to jest niesamowita kwota, jeżeli chodzi o, o budżet naszej gminy, bo takich pieniędzy chyba nigdy nie otrzymaliśmy, takich kwot jeszcze, a w perspektywie były jeszcze większe pieniądze, no ale to tak na dzień dzisiejszy no, pieniądze mamy, mamy, mamy przyznane, ale kiedy będą wypłacane i czy będą wypłacane, no to jeżeli środki zostaną uruchomione, no to nic nie zrobimy. Na papierze, mamy. Na papierze mamy te pieniądze, ale czy będą w rzeczywistości, to mówię, że to jest dla mnie nieporozumienie, ta sytuacja, gdzie, gdzie, gdzie z, czy, to, czy, to, czy to parlamentarzyści, czy, czy posłowie, posłowie europejscy no, są przeciwko przelewaniu pieniędzy, dla, przekazywaniu pieniędzy dla własnego kraju, to jest dla mnie obłęd. Dobrze, że telewizji nie oglądam, bo bym dostał wylewu chyba, ale no tak to wygląda. Ja uważam, że wszędzie powinniśmy między, mimo podziałów politycznych, Polska jest tylko jedna i powinniśmy wszyscy co do Polska walczyć, tak samo jak powinniśmy walczyć o gminę. No ale nie mamy na to wpływu. Ja na to nie mam wpływu przede wszystkim. Zrobiłem co mogłem, pieniądze udało się otrzymać na papierze, a czy w praktyce trafią do nas, tego nie wiemy. A czeka nas, bo drodzy Państwo, niestety musimy sobie do sprawę z tego, że czeka nas modernizacja oczyszczalne, jeżeli nie otrzymamy tych pieniędzy, to modernizacja siemionek lub przebudowa na własny koszt, ewentualne zaciągnięcie kredytu. ja sobie tego nie wyobrażam przy tak rosnących cenach, jak poczekamy jeszcze z rok, jeszcze z dwa, to będzie na tych tak 9,5 miliona może braknąć, zabraknąć na przeprowadzenie tej inwestycji, a już nie wspomnę, jeżeli chodzi o, o modernizację tych siemionek, bo to, to jest dla mnie w ogóle. Nie Niewyobrażalnie, to trzeba było zburzyć i budować od nowa, a to są takie pieniądze, że nawet nie chcę o tym myśleć, a w perspektywie roku dwóch to będzie jeszcze drożej, może nawet dwukrotnie, także nie wiem, zobaczymy, kolejne wnioski będziemy w każdym razie spadać i jeszcze, jeszcze no, chcemy przygotować wniosek na rewitalizację przyjeżdża, ale to dopiero po otrzymaniu przyjeżdża, jak już oficjalnie je przejmiemy, to też chcemy taki wniosek przygotować. Oczywiście Państwo zostaną poinformowani, o pieniądze musimy na to, na to przeznaczyć też na opracowanie całej dokumentacji i będziemy też składać, ale to no, na razie to wszystko jest zblokowane i nawet nie wiem, nie wiem czy, czy, jak to będzie wyglądało, jeżeli te pieniądze otrzymamy, to znaczy, że coś się ruszyło i wtedy będziemy działać dalej, bo to jest nasze 5 minut, jeżeli nie wykorzystamy tych 5 minut, no to może się okazać, że już będzie za późno, a jest dużo do zrobienia jeszcze u nas, jeszcze jest dużo do zrobienia i nie tylko u nas. Tylko widzi Pan, to jest sztandarowa inwestycja roku 2003-2004, niefinansowana przez Urząd Gminy, inne źródła. A jeśli chodzi o składanie wniosku drugiej transzy, to termin nie uległ zmianie. No tak, Panie, panie Radny, ale. Jeżeli, jeżeli nie ma nie ma No nie, nie odwołał terminu składania wnioska. Jeżeli nie ma oficjalnego, oficjalnego komunikatu, że te wnioski należy składać, no, że było zgodne wcześniej, że miało być w październiku, ale nie ma potwierdzenia tego, i, i żeby składać te wnioski, więc na dzień dzisiejszy nie składamy. Jeżeli nie ma oficjalnego naboru, no to nie składamy. No, jeżeli będzie nabór, to na pewno taką informację otrzymamy i, i złożymy, ale no, to wszystko się opóźnia. No, Miał już być pieniądze wypłacane we wrześniu, a, a do tej pory nie mamy i nie wiemy jak, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję i wierzę w to, że w końcu ktoś się puknie w głowę tak solidnie i rozsądnie pomyśli o tym i, i będą wspólnie walczyć o to, żeby, żebyśmy te pieniądze wykorzystali, no bo to jest wielka szansa dla nas przede wszystkim, dla nas jako gminy, bo ja sobie nie wyobrażam, że zaciągniemy kredyt 10 milionów czy, czy 20 milionów na modernizację siemenego, musimy to zrobić, bo ja sobie nie, bo chyba że odłączymy od kanalizacji mieszkańców, no a tego to już nawet konsekwencji nie chcę, nie chcę przewidywać, bo na dzień dzisiejszy, a nie będzie na pewno gminy stać na, na samodzielne wykonanie tej inwestycji, to tam jedynie kredyt, a kredyt też też nie wiadomo doku jak to będzie wyglądało, bo nawet nie odważyłbym się zaciągnąć takiego kredytu. Dobrze, Pani Asiu, proszę bardzo. Żeby przekazać im taką informację. Miałam okazję jechać drogą powiatową lub krzywe kolano, tak zwane stare krzywe kolano lub stówek. Jest to droga polna. Czy tam mogłaby przyjechać jaka, jakaś równiarka, bo samochodem tam się y, nie da albo bardzo ciężko się jedzie? Jedyne to co ciągnik tam może jechać, bo jest wysokie. To jest wysokie tył za panem Skowronem. Tak, dokładnie ta droga. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo Pani Agnieszko. Mam takie zapytanie. Podczas zbierania odpadów bio są też y, odkładane gałęzie i tak właściwie nie ma ich jak składować, czy może, było, była możliwość zakupu rębaka po to, żeby po to później po, po, no, zmniejszyć tą kupaturę gałęzi i dorzucić do bio? Bo tak, tak by było po prostu wygodniej, bo, bo nie ma gdzie składować gałęzi. No tak. Przekażę to, przekażę to prezesowi i, i zobaczymy jak do tego, do tego podejdzie. Mimo zobaczymy. Proszę bardzo, Pani Wando. Można poprosić do mikrofonu. W całości taniej kosztuje niż potuczone? Jak zbieramy? Segregujemy? Yy, powiem tak, że szkła potłuczonego to nie powinniśmy do worka wrzucać. Nie? Ono no powinno właśnie, trafiać ja... do odpadów zmieszanych. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo odbierających. Nie, nie ja pytam, bo miałam takie pytanie od mieszkańca. Dla... Po co mam zbierać w całości szkło, skoro zaś firma przyjeżdża i Wrzuca. podobno biorą te worki i rzucają? No to szkło pęka. Wie Pani, jak już pęknie ja tego nie tam, widziałam. bo wiadomo, że do huty szkła to nie ma znaczenia, nie? Jak ono już pęknie w samochodzie, ono już pęknie w tak, samochodzie. Tak, tylko chodzi, okay. chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo odbierających, bo no niech ten kawałek szkła tam wbije się komuś podczas załadunku, no to wtedy nieszczęście. nie? Ja. że rzucają na samochód, to nic takiego. To nic to takiego, to takiego to bo to no i to tak idzie do przerobu, nie? Także tutaj w tym to momencie to się nie ma chodzi co chodzi o to, wylecie. żeby się nie rozsypywało, bo jak jest zbite, to z worka wyleci i tak dalej, i tak dalej, to jest tak. Niebezpieczne. Inna sytuacja by Dziękuję. była, jakby był odbiór szkła w kontenerach, no to wtedy mm, wiadomo, nie masz kontaktu z tym odpadem bezpośrednio, a ono podczas wyrzucania do śmieciarki tak by uległo stłuczeniu, nie? Dziękuję. Proszę. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, a więc po punkt 18 odpowiedzi na zapytania mamy również zrealizowane. Przechodzimy do punktu 19 zakończenie sesji. A więc zamykam 36. sesję Rady Gminy Wiedzierra Dziękuję za przybycie.